<śmienic> no ja ja jak werpy. Chłopo się wkręcił w łańcuch, pod rower, no nie wytrzyma za, bo ha ha ha, a ten impierze, że poleca słownik. Zieja z jego. A co to pisze? Jakiś łańcoszek, że penismen przyjdzie z penismenować, ale ja ja. Czego to ludzie nie wymyślą? To moja ulubiona forum. Ciekawe czy mają ten film, że facet tak tak w tym. Ale się cobie rzeczy dowiaduje, niesamowite. A ciekawe co jakby nie tak przełaguła mi czym Ciekawe czy mongolski niewolnik zrobił dość badania.